Wykorzystamy prawo łączności dodawania, aby zapisać wyrażenie 77 dodać 2 w nawiasach, dodać 3 w inny sposób. Udowodnimy, że kolejność wykonywania działań nie zmieni wyniku dodawania. Prawo łączności dodawania, które brzmi nieco skomplikowanie, dosłownie oznacza, że możemy łączyć ze sobą te trzy składniki w różny sposób albo możemy dodawać je w różnej kolejności. Innymi słowy... Sposób, w jaki zostały one zapisane, przedstawia je tak. 77 dodać 2 w nawiasie, a następnie zapisano dodać 3. Nawiasy oznaczają, że 77 dodać 2 mamy obliczyć przed dodaniem 3. Zatem obliczamy najpierw to, co w nawiasie. 77 dodać 2 równa się 79. Suma w nawiasie wynosi 79. Następnie mamy dodać 3 a 79 dodać 3 równa się 82. W ten sposób obliczyliśmy to działanie w formie, w jakiej zostało zaprezentowane. Prawo łączności dodawania mówi nam, że nie ma znaczenia, czy dodajemy 77 i 2 najpierw, czy dodajemy 2 i 3 najpierw. Możemy łączyć je w różny sposób. Wynik będzie i tak dokładnie ten sam. Zapiszę to tak. 77 dodać 2, dodać 3. To bez nawiasów to jest to samo, co to. 77 2 to 79, plus 3 to 82. Prawo łączności dodawania mówi nam również, że w działaniu 77 dodać 2, dodać 3 mógłbym dodać najpierw to i potem dodać to do 77. Będzie dokładnie taki sam wynik, kiedy dodałbym te dwie liczby najpierw i potem dodał 3. Sprawdźmy. 2 dodać 3 równa się 5. A 77 dodać 5... Jeszcze raz powtórzmy. Równa się 82. 82. Nie ma więc znaczenia, w jaki sposób łączycie składniki. Każdy sposób da ten sam wynik. 82. I to jest właśnie prawo łączności dodawania.